Czy masz jakieś szanse na przejście badań w WOMP po wcześniejszych, negatywnych badaniach, oczywiście za alkohol Jak wyniki wątrobowe, czy jakiekolwiek inne według Ciebie wróciły do normy Filmik jest taki trochę refleksyjny Może ku przestrodze kierowców zawodowych czy innych osób, które uważają, że badania w WOMP są łatwe, miłe i przyjemne Witam Panie Doktorze, chciałem opisać, co spotkało mojego męża W 2015 roku, w połowie roku, został zatrzymany do kontroli i w wydychanym powietrzu miał 0,11, co wskazuje na jazdę po spożyciu alkoholu i to nie ulega wątpliwości i nie mam zamiaru jego tłumaczyć, bo to było niedopuszczalne mąż jest kierowcą ciężarówki oczywiście skutkiem było zatrzymanie prawa jazdy na okres 6 miesięcy w tym czasie nie pracował, tylko poszedł na chorobowe ja pracy nie mam, więc było bardzo ciężko, ale jakoś przetrwaliśmy, na marginesie wszystkie kary wszystkie badania w WOMP wszystkie grzywny, wszystko to trzeba zapłacić z własnych pieniążków ze starostwa dostał badania do WOMP-u Na początku tego roku zgłosił się na badania wszystko zrobiono, krew, okulista, laryngolog, ciemnia, wyszło ok Oprócz badań krwi, chodziło o próby wątrobowe, a mianowicie GGTP, które wyszło 157 Lekarz stwierdził, że mąż nadużywa alkoholu Nie było dyskusji, nie było tłumaczenia, że przyczyna może być inna Ponieważ mąż praktycznie jest osobą niepijącą Wrócił do domu, zaczęła się walka z czasem Leki, nowe badania, wizyta w poradni chorób wątroby i tym podobne I dzisiaj mamy już czarno na białym Dlaczego był wynik taki, a nie inny A lekarz specjalista powiedział tutaj Cytuję, gratuluję lekarzowi z wiedzy medycznej No, według niego podwyższony wynik GGTP spowodowany był otłuszczeniem wątroby, zażywanie mleku od 10 lat w celu leczenia nadciśnienia tętniczego Napisał w zaświadczeniu, że wątroba nie wykazuje cech patologicznych jak również badania nie wskazują na nadużywanie alkoholu No, Panie doktorze, w wydziale komunikacji poinformowano męża że nie musi czekać rok na kolejne badania bo roku dotyczy zakaz jazdy tylko jak już ma dobre wyniki to może się ponownie rejestrować Czy to prawda? Czy teraz jak jest wszystko jasne i wiadoma jest przyczyna tego wysokiego GGTP to lekarz WOMP-u wyda pozytywną opinię Jak musi się przygotować do ponownego badania i czy wą, mąż musi być w tym samym WOMP badany? Dziękuję i pozdrawiam I żeby było jasne, ja tutaj nie rozstrzygam, czy ten lekarz WOMP miał rację, czy nie On badał pacjenta, na jakiejś podstawie to orzeczenie wydał no, 10 lat naciśnienia tętniczego też nie spadło z nieba Złe wyniki wątrobowe, świadczą co najmniej o kiepskiej kontroli leczenia przez lekarza, prawdopodobnie rodzinnego No Też nie jest napisane, czy zatrzymanie było w samochodzie ciężarowym, czy w samochodzie osobowym no jak w ciężarowym, to raczej było w czasie pracy i troszeczkę tutaj według mnie, kwalifikacje tego czynu y, to zmienia No Jak się przygotować do badań WOMP? No, przygotowania tutaj zostały poczynione pójście do specjalistów, nie picie y, niespożywanie alkoholu no, Nie widzę tutaj y, potwierdzonej, udokumentowanej abstynencji przez jakiegoś psychiatrę, czy terapeutę no, Często wąpy teraz to wymagają. No, czy można podejść do kolejnego badania w WOMP? No, podchodzić sobie można ile się chce, jeżeli jest, jest tylko, że tak powiem finans ku temu, są, są na to jakieś pieniążki Natomiast, aby było jasne, ja tutaj nie wiem, jaka była treść poprzedniego, końcowego orzeczenia lekarskiego. Jeżeli na przykład lekarz z WOMP-u wyznaczył kolejne badanie za 6 miesięcy, to nie, nie sądzę, żeby jego kolega nagle zmienił tą decyzję prawda, i, i zbadał pozytywnie za miesiąc Także wątpię, wątpię czy tutaj pójście do tego samego wąpu, jeżeli na orzeczeniu było coś konkretnie wskazane, jakiś okres że tak powiem niezdolności coś zmieni No, powtarzam jeszcze raz WOMPy chcą coraz częściej udokumentowania abstynencji alkoholowej Czy można pójść do innego WOMPu? No, pewnie można tylko jeżeli ten kolejny WOMP no, nie będzie tutaj skierowania na badanie, tylko będzie to takie badanie powtórne, no, dowiedzą się o tym, że badałeś się już w poprzednim womp to niestety będą wymagali dokumentacji z tamtego womp i przypuszczam, że skończy się to tym samym, aczkolwiek niczego nie przesądzam. Jak jeszcze raz wspomniałem brak tutaj jest udokumentowanej abstynencji alkoholowej często wąpy to już są Nie będę się powtarzał po raz kolejny I w zasadzie nie dając Ci tutaj konkretnego takiego rozwiązania czy konkretnej odpowiedzi no muszę powiedzieć jedno, że ten filmik kręcę tutaj raczej ku przestrodze tym, którzy uważają, że przejście badań w przypadku Pozornie dobrych wyników, będzie łatwe, miłe i przyjemne. No, yy, bądźmy to obiektywni, w tym przypadku to jest tragedia całej rodziny, no, nie mówiąc o tym, że yy, ktoś zapłacił za zasiłki chorobowe, ci ludzie nie mają z czego zapłacić za te badania, prawda? No jest jakaś mitręga, z, pół roku chorobowe się kończy, no i, a żyć trzeba, prawda? Moja rada dla Ciebie, jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, jak Cię skierowali na te badania ze starostwa, idź, te, idź tam jak najszybciej do tego wąpu, najszybciej po tym, jak otrzymałeś skierowanie, jeżeli masz jakiś problem zdrowotny, to szybsze jego zidentyfikowanie pozwoli na jakieś wcześniejsze podjęcie leczenia, zwiększa Twoją szansę na odzyskanie prawka, no, niezbędnego jak jesteś kierowcą zawodowym i równie niezbędnego jak również jesteś kierowcą takim amatorem, ale do pracy musisz yy, dojeżdżać. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i zapamiętaj raz na zawsze cokolwiek by nie mówili inni Badania w WOM to jest zawsze loteria Są szczęśliwcy, którzy tylko przyszedł, wyszedł, ura bura, wielka chmura a potem pisze bzdury, jak to tam jest łatwo, miło i przyjemnie Ale dla Ciebie nie zawsze może być to zakończone wyciągnięciem tego szczęśliwego losu Także bye bye Do zobaczenia w kolejnym filmiku no, smutna prawda tutaj jest, że nikomu tego nie życzę.